O to, by, to co widzieliście to był mój piesek Dostałem go 25 listopada 2016 roku Nazywa się Pono. Patrzcie